Lubię, kiedy koncert zawiera jakąś tam część ryzyka. Jeżeli znacie moją wcześniejszą twórczość, czy w ogóle mają twórczość, to wiecie, że tak naprawdę z tym ryzykiem się rodzaj nawet języka, czy jakiejś takiej podstawy, jakiegoś takiego hmm, jakiegoś takiego hasła, któremu się posługuje. I też lubię zaryzykować razem z publicznością, to znaczy wcześniej nie próbowałem tej, tej, tej waszej sali Solo rzeczywiście. Myślę o, o Białej Synagodze. Wcześniej też nie miałem do czynienia z publicznością, która jest jednak zbudowana z przyjezdnych z miejscowych i, i, i być może oczekuje, i, i tak naprawdę nie wiem, czego oczekuje. chciałem zagrać tak, jakby taki, taki, chociaż pół godziny tak, te, te, te, tego, czym się dzisiaj zajmuję, czyli takiego sposobu spędzania z seksofonem czasu wśród, wśród publiczności na scenie w dawnym. W dawnym budynku, który ma pamięć wielkiej kultury, która został całkowicie wyczyszczony. I'm sorry. Idziemy za czymś, co, co jest innym językiem, idziemy za czymś, co, co nie zawsze jest łatwe, ale też jest taka niespodzianka, więc z trudnego koncertu, który jednak dotyczy Holokaustu w dużej mierze i zagłady, nagle, nagle postanowiliśmy, że, że damy publiczności wesele, że, że przejdą właśnie przez taką piękną, cudowną ścieżkę zdrowia, gdzie będą stali muzycy i będą grali w ucho, w twarz. doświadczam, tu za każdym razem czegoś innego. Za każdym razem orkiestra gra inaczej. Za każdym razem mam do czynienia z inną pogodą. Za każdym razem jestem waszym gościem i jestem goszczony cudownie i, i przyjeżdżam do was innych. To, co robicie, to walka właściwie. Bo to, to jest wojna z, z nierelacją, wojna z niemiłością, wojna z, yy, z pogardą. To jest jedyna wojna, którą warto prowadzić.